Witam ponownie wszystkich Państwa na moim kanale Loelia Oracle, i dzisiaj nagram taką krótką wróżbę kart Tarota i Lenormand pod tytułem Co było, co jest i co będzie. Więc wszyscy, którzy pytają o sprawy związkowe y, lub y, inne sprawy, które się rozwiną, ewentualnie tutaj finansowo, zawodowo, rodzinne sprawy. Zobaczymy, jakie tendencje pokażą karty. Już tutaj przetasowałam karty. Są trzy karty Lenormanda, trzy karty Tarota. Później mam to jeszcze, dobrałam yy, jako taką poradę. Trzy karty Lenormand, trzy karty yy, orakl, Oraklu Miłosnego i orakel energetyczny, jakie energie są ważne, jakie porady rady i wskazówki kart na przyszłość zanim zacznę tutaj e, e, odsłanianie tych kart, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, like, komentarze, subskrypcje bardzo dziękuję Państwu za piękne komentarze proszę o więcej proszę by ten kanał się rozwijał więc e, e, proszę o wsparcie, o oglądanie tych kanałów i lajkowanie, by był po prostu ten kanał aktywny. Dziękuję serdecznie i obiecuję, że odwdzięczę się tutaj wieloma pięknymi czytaniami i wieloma y, wielostronnymi po prostu tematami, które Państwa nurtują. Y, także zaczynajmy! Co było? Czyli co było, jest ta karta po lewej stronie? Zobaczymy najpierw kartę Lenormand. Karta Lenormand pokazuje sprawy związkowe, yy, sprawy relacji, być może też yy, jakieś no, romantyczne tej miłosne relacje. Yy, jeśli Państwo pytają o sprawy, sprawy finansowe, no to oczywiście chodzi tutaj o jakieś yy, umowy, kontrakty. Tak? Zobaczmy teraz tutaj mhm, yy, Queen of Cups, czyli Królowa Kielichów, więc osoba bardzo emocjonalna, uczuciowa, która myśli sercem. Więc tutaj, co było? W przeszłości było jakieś piękne tutaj partnerstwo, tak? Piękna relacja uczuciowa, pełna emocji, gdzie Państwo byli po prostu no, zakochani, zanurzeni wręcz w tych emocjach. Bardzo piękny, romantyczny związek. To było... I wiele tutaj pięknych takich yy, doznań, tak? Na tle właśnie uczuciowym. Także było powiedzmy jakieś piękne partnerstwo, tak? Czy jakaś rodzina, która po prostu, no, tutaj piękne mia emocje. Zobaczmy teraz, co jest. Uczucia. Uczucia pływają, czyli w te i we w te, prawda? Są tutaj Państwo bardzo uczuciowi, emocjonalni. Być może też jakiś niepokój jest tutaj uczuciowy. Dla wszystkich Państwa, którzy pytają o sprawy finansowe, no to tutaj co jest, ewentualnie jakieś tutaj sprawy finansowe, które Państwa nurtują. Jest też tutaj osoba, która siedzi pasywnie i pilnuje swojego bezpieczeństwa przestrzega po prostu wszystkiego tutaj, wszystkich reguł, granic, które ma. Nie pozwoli y, przekroczyć granic. Po prostu, no jakby jest w swojej takiej zone, czyli w, ko w komfortowym takim miejscu, z którego nie chce wyjść. I być może jesteście w tym momencie pasywni. Nie wiecie, co zrobić. Zastanawiacie się, bo to też jest taka karta, która mówi właśnie o tym, by po prostu się zastanowić, wyznaczać swoje granice, mieć swoją dobrą, bezpieczną pozycję i nie walczyć, jeśli się po prostu nie musi, jeśli nie jest to potrzebne, tylko czekać spokojnie, wytrwale opanowanie, by sytuacja się wyjaśniła więc jeśli tutaj sytuacja tego pięknego związku który pokazał się w pierwszej karcie pod tytułem co było jest teraz w tej drugiej karcie to co jest teraz na bieżąco tutaj zachwiana czy sytuacja finansowa jest niepewna czy sytuacja związkowa, uczuciowa jest niepewna szargają Państwa emocje to należy odczekać należy bronić też swoich tutaj Różnych takich y, pryncypiów, y, reguł, y, prawda? Wartości. Y, nie należy walczyć za wszelką cenę, tylko po prostu tutaj widzą Państwo medytować, spokojnie opanowanie, czekać na jakieś te rozwiązania, tak? Jeśli Państwo pytają o sprawy finansowe, też czekać, opanowanie. Jeśli Państwo tutaj y, próbowali, gdzieś jakieś nowe umowy podpisać, powysyłali różne jakieś oferty pracy, y, jakieś podania o pracę, to proszę czekać wytrwale i myślę, że sytuacja się w najbliższym czasie zmieni, ponieważ są to buławy, czyli szybki żywioł i y, po prostu no też dbać o swoje bezpieczeństwo, granice, nie pozwolić przekroczyć pewnych granic, czyli na przykład jeśli chodzi o umowę, nie podpisać jakiejś umowy poniżej Waszych tutaj wyobrażeń, tak? Po, poniżej Waszej ceny, czyli żebyście bronili swoich racji i swoich po prostu tu wartości i priorytetów. Co będzie? To oczywiście jest bardzo ważne. No, będzie coś ważnego ważna, jakieś ważne osoby, jesteście, jesteście dla siebie ważnymi osobami, widzicie się jak wartościowych tutaj partnerów, wartościowe osoby, dobre, opiekuńcze, troskliwe, po prostu respektujecie też siebie bardzo w związku, jesteście dla siebie ważni i chcielibyście, by ten związek po prostu dalej się tutaj rozwijał, by to przetrwało, ponieważ bardzo cenicie siebie jako partnera tutaj cesarzowa pokazuje oczywiście osobowość piękną wartościową czego by się nie dotknęła to po prostu jest sukcesem no dobra opiekunka dobra matka, dobra żona dobra partnerka która sobie umie z wszystkim poradzić jest po prostu bardzo silną stabilną osobowością i to jest właśnie tutaj dla Was ważne, by nie stracić siebie, tak? Nawzajem. I być może jest to związek karmiczny, być może jest to yy, nie jest to łatwy związek, ale pomimo to jesteście dla siebie bardzo ważni i ten związek jest dla Was ważny, i chcielibyście, by to przetrwało. Więc tak tu pokazują karty, prawda? Ta karta, właśnie tutaj tego krzyża, mówi, że. Coś jest y, być może też przeznaczeniem, karmą, sprawy karmiczne, które do Was powracają, y, pewny taki egzamin dla Was, tak? Czy to przetrwa y, jakaś taka próba wytrzymałości w ciężkich y, chwilach tego związku? I y, właśnie ta karta mówi o tym, że na pewno jest ten związek dla Państwa ważny, że nie należy po prostu go w tej chwili tutaj zakończyć tak? ani bagatelizować tych tutaj wszystkich problemów, tylko to przetrwać zdajecie sobie sprawę, że jest to związek niełatwy, że to są może jakieś relacje karmiczne lub no ciężkie powiedzmy, ale chcecie to przetrwać i się bardzo cenicie także tutaj jest taka przyszłość zobaczmy sobie jeszcze tutaj te karty Lenormand co pokażą nam na przyszłość tak, czyli to co tutaj pokazały te karty, że pragniecie yy, znowu szczęścia, tutaj osoba pytająca, no najczęściej jest to Pani, która tutaj zagląda do mnie, widziałam właśnie w moich analizach tutaj kanału, że 5%, ponad 5% mężczyzn ogląda mój kanał i yy, 94% kobiet, więc na pewno większość z pań oczywiście pyta tutaj, jak się rozwinie ta relacja. No, oboje państwo chcieliby tutaj szczęścia, prawda, i spotkania, czyli rozmów, jakiekolwiek by to nie były rozmowy, czy osobiste w jakimś miejscu, jak park, restauracja, miasto, spacer czy również też no, normalny kontakt przez internet, przez jakiś messenger, przez telefon. Tutaj są kontakty we wszelakim y, słowa tego znaczeniu, więc chcielibyście odnowić kontakty, chcielibyście, by ta relacja przetrwała i tutaj pani wyczekuje, prawda, czeka, stęskniona, spragniona na powrót tego szczęścia, tej relacji. Y Także dobry rozwój na przyszłość, już tutaj pokazują te karty. No i jeszcze oczywiście dla wszystkich osób, które pytają o sprawy zawodowe, finansowe, tak czy jakieś inne, sprzedaż, kupno domu, wynajem mieszkania. Także tutaj jest pozytywna karta, właśnie, że rozwinie się wszystko szczęśliwie i będą jakieś pertraktacje, rozmowy, spotkania w miejscach publicznych z osobami publicznymi. I jakieś tutaj nowe pomysły, projekty, pozytywne sprawy, które do Państwa przyjdą, do tej osoby pytającej, tak? Także na pewno tutaj jest mm, super y, karta na przyszłość. Zobaczmy teraz, proszę Państwa, co pokazują karty miłosne, miłosnego orakel. Więc y, jest, wypadły mi trzy karty. Aha, czyli należałoby się troszeczkę odsunąć od świata. It is the time to disconnect from the world. Czyli musicie się troszkę odsunąć, odizolować powiedzmy w ciszy od świata. I to właśnie sugeruje też ta karta, że czekać w spokoju, w swojej tej bezpiecznej sferze, nic nie naciskać, nie robić nic na siłę, nie y, walczyć na siłę, i dokładnie tutaj potwierdza też znowu ta karta, że jest czas, by się troszkę wyciszyć, uspokoić, przemyśleć, odizolować od świata. Następną kartą: Love Yourself First Self Respect Make You More Romantically Attractive, okay. czyli y, najpierw ważna jest miłość do samego siebie, jeśli y, będą Państwo kochali i respektowali samego siebie, to będzie to bardziej atraktywne w Państwa też relacjach, czy romantycznych, czy zawodowych, czy jakichś rodzinnych, czyli najpierw respektować i kochać siebie samego i wtedy też polepszą się relacje z partnerem lub z innymi ludźmi. I trzecia karta z tego oraklu miłości jest Curing your soulmate, ok, to jest, czyli spójrz na twój głos um, duszy, czyli zaglądnij um, w głąb siebie, zobacz co twoja dusza chce i pragnie, tak, że twoje um, modlitwy, afirmacje i twoje manifestacje, wizualizacje pomogą ci by po prostu powrócić do partnera, powrócić w tym związku znowu do siebie, powrót właśnie tych romantycznych, pięknych, tutaj uczuć pięknej, romantycznej relacji, emocji. Także proś o to anioły, archanioły, czy do Boga, czy po prostu do wszechświata, w zależności w co Państwo tutaj wierzą, proście, afirmujcie, wizualizujcie, manifestujcie i to pomoże Wam w spełnieniu wszelakich marzeń. Także piękne karty, spokój, opanowanie, miłość do siebie samej, yy, afirmacje, medytacje, głos swojej duszy. No i zobaczmy jeszcze ostatnią kartę ener energetyczną, broken heart, czyli cierpicie. Tu coś się wydarzyło, że ten piękny, romantyczny związek, który mi się pokazał z przeszłości, dzisiaj jest jakiś tutaj niespokojny, być może macie kryzys, czekacie pasywnie, em jesteście emocjonalni, emocje po prostu buzują w Was, no i na przyszłość chcielibyście stabilną relację, ważną dla Was tutaj zbudować. Na dzień dzisiejszy macie, no niestety, złamane serce, czyli cierpicie, jesteście zranieni, macie jakieś tutaj, no, jak to się mówi, macie zadrę w sercu, tak? Yy, martwicie się, boicie się, być może partner Was zranił, tutaj to serce płacze, prawda? Yy, bardzo smutna, jakaś teraźniejsza sytuacja, ale proszę Państwa o to, by pomyśleć tutaj, co karty yy, mówią, że mówią o pozytywnym rozwiązaniu spraw, i mówią, by Państwo po prostu troszkę w ciszy przemyśleli i opanowali swoje emocje, nie byli tak emocjonalni jak tutaj pokazuje ta karta, i po prostu posłuchali głosu swojego serca, jak również pokochali siebie samą, siebie samego, ponieważ jest to tak decydujące na relacje z innymi ludźmi, z partnerem. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj orakel miłości, nasz piękny w postaci serc, tutaj niech nam orakel miłości powie, co będzie. Co będzie w tej relacji. Wunda. In deine Beziehung steht eine Veränderung an. Czyli wunda to jest no, coś przepięknego, co się stanie. jakiś po prostu wow. No, coś niesamowitego się stanie. Że w twojej relacji, w twoim partnerstwie będzie jakieś, um, będą jakieś zmiany, będzie jakaś zmiana, prawda? Która będzie po prostu no, czymś tutaj wspaniałym dla Was. I na pewno będzie to coś wspaniałego i niesłychanego, co się przemieni, ponieważ tutaj jest pokazana też karta Transformacji. Ta karta też mówi o transformacjach, prawda? W relacjach jakichś ciężkich i o ważności tej transformacji także to potwierdza się znowu tutaj te karty bardzo się tutaj magnetyzują, niesamowicie także życzę Państwu właśnie tej pięknej przemiany w związku i tego pięknego jak to się mówi, happy endu czekajmy tutaj na rezultaty niech się dzieje prawda? i y, trzymam kciuki by wszystko się wyjaśniło tak jak tu pokazują i sugerują karty y, bardzo proszę o lajki Kciuki w górę, o komentarze i na pewno do usłyszenia. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.